Witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale z nowej serii Sniper Ghost Warrior 3. Po długiej przerwie, bo ostatni filmik był z Farminga, postanowiłem, że nagram Snipera, bo kupiłem go dosyć tanio i jeżeli wstawię filmik tego samego dnia, co nagrywałem, to chyba powinna być jeszcze aktualna na niego przycena. Ja go kupiłem za 14 zł, ale nie wiem, czy jest nadal aktualna. I bez wyższego przedłużania, zaczynajmy. Mogłem pierwszy raz odpalam. Jeszcze nie był ani razu odpalany. Nowa gra. I będziemy grać na normalnym, tak jak wszystko na normalnym. No, to tak się witasz ze swoim przełożonym żołnierzu? Wiedziałem, że to ty. A, pomyślałem, że spędzę ostatni dzień w kraju ze swoim młodszym bratem. Denerwujesz się? Luz. Ktoś musi wygrać tę wojnę. O moje buty, że trafię pięć celów pięcioma kulami. No, nie wiem. Co jest? Poszerzyli wasz trening obójki na pięści? Tamten wyglądał gorzej. No, słyszałem. Posłałeś go do szpitala. Co on ci zrobił, młody? Nieważne. Poszło dziewczynę, młody, oby była tego warta. Zrozum jedno. Niepotrzebnie martwisz mamę. To ty będziesz głową rodziny, gdy wyjadę do Afganistanu. Już czuję ten zapach, obiadku. Nie zrozum mnie źle. Armia dobrze nas karmi, ale... Cholera. Stęskniłem się za tymi skrzydełkami, mamy. Pamiętasz naszą zabawę w Chowanego? <laughs> Ciężko zapomnieć. Byłeś beznadziejny. <laughs> Pamiętam, jak my kiedyś... Rob? No weź, Rob. Robert? Okej, okay, brachu. Pokaż co potrafisz. Cz, co, serio? Przywni się! Czy nadal się tym zatręczasz harcerzyku? I nadal wleczesz ten stary kawał plachy? Ja, to bardzo poetyckie, Robert. Ja przynajmniej mam jakieś sumienie. O, tak to już jest w życiu. Niektórzy obrywają za nic, a innych się za to nagradza. Nie jest ci smutno i samotnie, kiedy w nic nie wierzysz? Czy jesteś idealny żołnierz. Naiwny, łatwowierny, wierny, potulny. Robisz to każą. Wedle rozkazów. Tak jest. Tak, ser. Hej, wierzysz w ideały, gdy ci to na rękę. Huczny ślub kościelny, wardia honorowa, Mila przyjęła twoje nazwisko. To był jej pomysł. A, a ty się na to zgodziłeś, jak posłuszny żołnierzyk. A ty, skąd to wiesz? Nie było cię tam. Ale dzięki za prezent. Zaraz, nie przysłałeś nawet żadnej kartki. Nie pasujecie do siebie, Robert. Mówi to ktoś, kogo najdłuższy związek trwał sześć miesięcy? Nie jest ci smutno, że jest z ciebie taki kutafon i mądrala? Zbliżamy się do celu! Gotowy! Pano. Tylko się tam nie pozabijajcie! Nie chciałbym powiadamiać mamusi Nord! Tylko tam nie szalej! A ty nie bądź tymniak. Mówię serio, kurewsko się jej boję. Zdaje się, że wszyscy się jej kurewsko boją! No właśnie, dzięki temu wychowała takich twardzieli! No, przynajmniej jednego. Da, od razu wiadomo, który Spokój tam, macie zniszczyć broń biologiczną i wracać. Raz, dwa, bez wężenia. To sprzęt z czasów zimnej wojny, więc kto wie, jakie to świstło. Dobra, trzy, dwa, jeden, jasna! Jasna! A więc rozpoczynamy. Dobra, granica rosyjsko-ukraińska. W sumie tego się spodziewałem. To jest radia. Frank, słyszysz mnie? Odbiór. Głośno i wyraźnie. Słuchajcie, Jasok chce, żebyście przeniknęli do opuszczonego kompleksu wojskowego i zniszczyli skład broni biologicznej. Bądźcie ostrożni. Bez odbioru. Bez odbioru. Idź przodem, rob! A więc zaczynamy. Na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Czyli pod... jesteśmy. Ewy kontrol A? Co to? No ja kurwa wiem. Jakiś poligon? Dobra, rozejrzyjmy się. Kurwa, nic nie widzę. Jesteśmy za daleko. Musimy znaleźć lepsze miejsce. Hm. Może tam, krawędź po prawej stronie kopuły. Widzisz? Tak, ale nie wiem, czy będzie coś tam widać. Przekonajmy się. A więc podróżujemy z naszym bratem, ostrożnie. Kamienie mogą być śliskie. Ty pierwszy, zawsze pierwszy. Jesteś odznaczony krzyżem marynarki. Ja tego nie chciałem. Ta jasno. Idź już, bo szkoda czasu. Czekajcie, czemu nie mogę biec? I w Spacja. Dobrze. Żaden problem. Dobra robota. Tak, więc będziemy mieli też trochę pinaczki. Mhm. I spacja. Tak. Jestem po drugiej stronie. Ja też. Dalej. Szkoda naszego czasu. To prawdzie. Jakieś pieprzone wow. miasto duchów. Nie lubisz ciszy, co? W tym zawodzie cisza oznacza zagrożenie. Oho, jakiegoś psa słychać. Y nie żyje. Naprzód. Tego się nie spodziewałem. Na szczęście udało się szybko wyjąć pistolet. Kiedyś by Ci to raczej nie przeszkadzało. <grystanie> no. Co teraz? Daj mi się rozejrzeć. Widzisz te swajczone drzewo? Chyba przywalił w nie piorun. Jeśli porządnie w nie trafimy, zmieni się w niezły pomost. O, dobra. Istnieje kilka typów amunicji. Każda z nich pozwala skutecznie zlikwidować cel albo wykorzystać w jakiś y, sposób otoczenia. Dobra, czy czekaj. Ja Nie. Patrz i łóż No, Na mój wybuchowy. Zmieniamunicję. Na wybuchowym. Tak będzie lepiej brachu. Idziemy trafić tu. Proszę. Dobra robota. Ty idziesz w przadem. Tak, niech. Uważaj. No tak więc. Wieluz. Czy tutaj mam tłumik? A, tutaj też mam tumik. Dobra. Dość stabilne. Mimo to uważaj. No, daj spokój. Gra jako grafika naprawdę ładnie wygląda. Muszę przyznać. Nie jest może jakaś wyśmienita, ale. chyba są jak na rok 2016? Chyba 2016 to naprawdę ładna jest. Szybko! Za tą skałą! Coś mi w tym wszystkim nie gra. Złe przeczucia, co? Włączamy jakoś lepiej O! Patrz! Wilki. Mówiłem, że coś nie gra. Teraz wierzysz? Znaczniki pojawiają się automatycznie, gdy zauważysz e, wróg przed celownik optyczny, z drona lub w trybie zmysłów zwiadowcy. Kolor oznaczenia e, poziomu czujności wroga. Spokój, czurny, czujny oraz walka. No to znamy z większości gier. Pasek wykrywania wypełnia się, gdy wrogowie zaczną cię, cię dostrzegać. Jeżeli się wypełni i zacznie migać na czerwono, jesteś wykryty. To też znana oraz kucanie. No i miałeś rację. Chyba są zajęte pożeraniem czegoś. Nie powinniśmy ich zabijać bez potrzeby. Przejdźmy przez krzaki. Dobra, idziemy. Ostrożnie. Mogą nas zaatakować. Nie zaatakują. Zajęły się truchłem. Racja. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Za mną. Tak więc znana taktyka skradania, które mam nadzieję, że będzie dosyć dużo, bo lubię skradać się w grach. Szczególnie, gdy mamy. razem ślady stóp, chyba świeże coś musi być niedaleko stąd. To wszystko? Ty jesteś tropicielem, coś z nich widać? A, trzeba przytrzymać. Dobra. ...wojskowe, dwóch ludzi. Chyba żołnierze. Armia? Najemnicy? świadowcy? Sądząc po krokach, są zorganizowani. A po głębokości śladów, taszczą coś ciężkiego. Myślisz o broni? Tak mi się zdaje. Przygotujmy się na najgorsze. Cholera. Chyba pora wziąć się do roboty. Zachowaj czujność. Nie daj się ponieść. Widać stąd placówkę. I dwóch najemników. Weźmiemy ich z zaskoczenia. Zdejmę tego jebańca przy krawędzi, a ty tego przy ognisku. Chodźmy. Oj. Nie usłyszeli, dobra? Zabiłbym za posiłek. Dobra. Na pewno jest więcej, uważaj. A, no proszę, ale szajs. Masz, weź Co? No, co mam wziąć? A. Masz, wiesz, drona. Pora na zwiat. Wiesz, jak się używa tego cudeńka? Na pewno sobie poradzę. Dobra, to odpalamy. Naciśnij T, żeby użyć drona. Używając spacji yy, oraz C, żeby przemieszczać się góra-dół. Przytrzymaj Shift, żeby przyspieszyć lot. Naciśnij te, żeby wyjść z trybu drona. Dron pozwala zdobyć przewagę taktyczną. Modyfikuje, modyfikuj drona, żeby zapewnić mu jeszcze większą funkcjonalność. Oko. Czyli pewnie ma jakieś ograniczenie. Wow. Wow. Mamy też Y, a czyli zaznaczanie yy, wyżej, niżej, zakończ, przybliż, obdol. Mamy pewnie jakieś ograniczenie jak daleko możemy być yy, od naszej postaci. Wracam, jesteśmy my. A tutaj mamy się gdzieś udać. Ciekawe jak... Ciekawe bardzo wykrywany jest, w sensie, e, jak czujni są przeciwnicy na trona. Słuchajcie, e, podleciałbym bardziej. O, to, to, to, to. Właśnie o to mi chodzi. Ciekawe jak blisko muszę go być, żeby mnie usłyszał bądź e, zauważył. Użyłem, oj, cel potwierdzony. Takie trochę dziwne testowanie. Dobra, wszyscy oznaczeni. Sprawdź drona. Ciekawe, jakbym nacisnął teraz T. Te. Aha, on wraca sam. A, to też fajna rzecz. Hmm. Używanie pozycji wspomagających redukuje kołysanie, się broni i poprawia twoją celność. Możesz korzystać z pozycji wspomaganej przy murach, barierkach czy powalonych drzewach. Korzystanie z dwójnoga poprawia skuteczność pozycji wspomaganej, pozwala też na stosowanie pozycji wspomaganej w czasie leżenia. No, wiem co robić. A jak mogę to użyć? A, pod alt i rozłóż dwójnok. A jak się kładzie? Czekaj, jak się kurna kładzie? Eee, gdzie jest klawiatura? Mm. Palni. Aha, dobra. Trochę dziwne, no ale dobra, może być. Tak rozkładamy dwójnok i pozycję w sumie, Dobra. Jak widać u góry mamy też wzniesienie. To jest też kierunek wiatru oraz odległość. I to jest akurat fajne w tej grze, że musimy to wszystko brać pod uwagę. I mamy na przykład redukcja w górę, bądź w tu. Czyli ustawiamy 250 i celujemy trochę tak. Tak? O! A mamy takie wspomaganie. A to kogo ja mam zabić? Tego? Nie. Czekajcie. Aha. Dobra. Ja mam tutaj podejść. Niech ważne. Pamiętaj tylko cicho. Trzeba zdjąć ich jednego po drugim, im się połapią. Nie jest staruszku. Pierwszy cel na dachu. 270 metrów. Dobra. Czyli musimy zdjąć tego snajpera. To tak ustawiamy. 270 i wiatr. 80 metrów od nas, Czy tak, teraz trzeba na Stój 150 i będzie he Będzie. Zlikwidowany. Potwierdzony. Trzeci cel. Patrol 160 metrów stąd przy strumyku. Zaczekaj na dobry moment. To tak y, 150 metrów może być. Teraz musimy chwilę poczekać. I strasznie mi się podoba ta animacja, ale trochę mnie wkurza. No dalej, te. Pokaż się. Zasłaniają ich drzewa. Przybliżanie, oddalanie. Strasznie on to powoli robi. Muszę tak A stopniowo. Ostrożnie, ostrożnie. Rozdzielają się. U, i dobra. Strzelaj. I kolejny headshot. Szkoda, że to nie jest ta animacja jak ze Sniper Elite. Wiecie o co chodzi. Cel zdjęty. Potwierdzam. Drugi. 160 metrów od nas. Kolejny hetzotik. Ciekawe czy ta kropka będzie przez co grę. bo ona naprawdę ułatwia. Nie żyje. Mokra plama. Piąty cel. Dwieście metrów. Czekaj. Zbliża się pojazd. Namierzyłem szósty cel. Musisz się skupić. Będziesz mieć tylko jeden strzał, więc się postaraj. No nie mogę przeładować? Dobra, to musimy teraz. O. Baczno rozglądaj po linie. Dobra. Yy, o. Strasznie mi się podoba ta grajórka. Wspomina miejsce w Batelsie 3. Jeżeli ktoś wie o co chodzi, to napiszcie w komentarzu. Na dole. Ja także. Za mną brachu To gdzie pojechała twoja żona? Do Iraku? Turcji? Mila? To jest w Kongo. Robi reportaż o jakimś lokalnym wartzce. A, słyszałem. Oddziały specjalne chcą zbombardować tego sukinsyna. Nie martwisz się? Nie. To twarda laska, choć wygląda delikatnie. się pojazd. Widzę kierowcę. Zostaw to mnie. Czekaj. Może coś wie. Jeśli zakradniesz się do wroga od tyłu, możesz spróbować go przesłuchać. W czasie udanego przesłuchania możesz dowiedzieć się czegoś o istniejących punktach. Ukrytych przedmiotach, pozycji pozostałych wrogów, czy położeniu ważnych rzeczy związanych z misją. Możesz unikać walki odciągając od siebie wrogów za pomocą kamieni wabiących. Naciśnij kółko na myśl żeby wybrać kamień. Rzuca się nim naciskając F. Możesz też rozpraszać wrogów za pomocą nabojów wabiących. I też znana, jakby technika. Przykładowo z Battlefielda 1 miejscu. Tak, mam towar. Zaraz ci go przyniosę. Yy, nie, nie, nie, nie spotkaliśmy się. Mieli tu na mnie czekać. Dobra, sprawdzę to. I tak przesłuchaj. Fałszywy ruch, zdechniesz. Ilu was jest? Czterech. W środku. Dobra robota. Dzień jak codzień. Oj. Przypomina się służba w marynarce. Skup się, Rowe. No dobra, dobra. A i od razu też mamy zaznaczonych. Kiedyś testowali tam broń biologiczną. Musicie wysadzić to wszystko w cholerę. Jasne. Dobra. Wykryto intruzów. Wyjebane kamery. Kurwa. Wiedzą o nas. Nie ma co zachowywać. Dobra, zróbmy porządek. To co, wchodzimy. Dziś Jest wychylanie? Nie ma. Ale jeszcze nas nie wykryli. A poczekajcie. Jakby mi się udało... O, Ktoś się wychylił. I kolejny No, zostało już tylko dwóch Spójrz co znalazłeś teraz Dobra, pokaż na co się stać Strasznie duży o tu ma Dobra robota łatwizna Nie podoba mi się tam. Pamiętam, że miałeś tam jakąś w Afganistanie Może miałem Jakaś leja chyba, Lidia, to dlaczego nie? Odpuść Rob. No dobra, nie było tematu. Skorzystaj z kamery, dostanę w dupę na własnym boisku. A gdzie? Z kamery? Tu? Nie, tam. Dobra. Czyli użyjemy kamer, wow, ale ma to pleto. Tu jest jeden, mm. tu nigdzie nie widać. Czy tu jesteśmy my, ciekawek ha, tutaj nie ma, tutaj nie ma. Ciekawe jak schakuję takie hamery, w sensie zacznę przez nie patrzeć, to czy one jakby mnie wykrywają dalej, czy są przejęte. Wejście jest dokładnie tutaj. Nasz cel powinien być gdzieś tej okolicy, John. Ruszajmy. I też tumik mi się świeci, na nażarowałam. Czyli możliwe, że tumiki się zużywają. Idziemy. Ha, tłumik się zużył. Rzeczywiście. Czyli najgorzej tłumiki się zużywają. Ciekawe, czy to tak działa też w Sniperce? Tak. I w pistolecie też. Dobra, podłóżmy tu ładunki. Ty wiesz, jak to się robi, prawda Brachu? drzwi. Pośpiesz się. Czyli taka trochę do dupy sprawa. Dawaj, John. Jest śmigłowiec. Oj, kurwa. Przeciw broń. Ale już. Uważam panie Norf, że najlepsi mają też najwięcej szczęścia. Raz. Dwa. Następnego, panie Norw, nie zabijać go. Wow, zagrał z nami w rosyjską ruletkę. Ale patrzcie, twardy jest. Dostał z korpy karabina, dostał z dostał trzy buty na mordę. Dopiero nasza postać ustała. Jesteśmy w Gruzji. Okej. Okay. Spodziewałam się, że będziemy w Gruzji, ale nie spodziewałam się, że tak nas przeniosą. I nie podoba mi się takie różnice. No ale dobra. To chyba zostawimy to sobie na. Auto mi przysłało Chyba zostawimy to sobie na kolejny odcinek. Tak więc, dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subika i shama